Rozwiążę jeszcze raz ostatnie zadanie, bo można to zrobić na wiele sposobów i każdy da dobry wynik. Zatem… Pierwsza rura może wypełnić basen półtora razy szybciej niż druga. Przy użyciu obu rur można go wypełnić w 6 godzin. Jak długo trwałoby napełnianie basenu przez wolniejszą rurę? Tak jak mówiłem poprzednio, w tego typu zadaniach trzeba pamiętać, że chodzi o tempo. Tempo wypełniania basenu przez wolniejszą rurę i przez szybszą rurę. Zdefiniujmy zmienną. Niech wolniejsza rura napełnia basen w R. Niech jej tempo wynosi R basenów na godzinę. Basenów na godzinę… Jej tempo to R basenów na godzinę. A tempo szybszej rury… będzie równe… 1,5 razy R bo ta rura napełnia 1,5 razy szybciej. Zatem jej tempo to 1,5 R basenów na godzinę. A ich łączna wydajność? Wystarczy dodać R i 1,5 R. Napiszę na pomarańczowo. Ich łączna wydajność wynosi R plus 1,5… Co ja robię? …plus 1,5 R basenów… Na godzinę. Co jest równe? 2,5R basenów na godzinę. Basenów na godzinę. W zadaniu też nam mówią, jaka jest łączna wydajność. Przy użyciu obu rur można go wypełnić w 6 godzin. Zatem ich łączne tempo wynosi także 1 basen na 6 godzin. Mówią, że ich łączna wydajność, a więc to samo jest równa 1 basen na 6 godzin. Czyli 1 szóstą basenu na godzinę. 1 basen na 6 godzin. To podkreślone zdanie. 1 basen na 6 godzin to inaczej 1 szósta basenu na godzinę. Lub basenów na godzinę. Czyli mamy 2,5 r równa się 1 szósta. Możemy teraz pomnożyć obie strony. Możemy pomnożyć obie strony przez 6. Przepiszę to… 2,5 r… Jednostki są te same po obu stronach, dlatego jest równość. Jeśli 2,5 r równa się 1 szósta i pomnożymy obie strony przez 6… to z tego zostanie 1, a to będzie 2,5 razy 6, czyli 15. Mamy… 15 r równa się 1, czyli r równa się 1 15 Sprawdźmy ten wynik. Wolniejsza rura napełnia r basenów na godzinę, czyli 1 1,5 basenów. 1 1,5 basenu na godzinę. Albo 1 basen w 15 godzin. Odpowiedzmy na pytanie. Jak długo trwałoby napełnienie przez wolniejszą rurę? 15 godzin. Rozwiązaliśmy to samo zadanie w inny sposób. Wydaje mi się, że prostszy. W poprzednim odcinku chyba za głęboko wszedłem w szczegóły.